No i dotarliśmy do końca naszego kursu podcastowego, w którym mogliśmy się dowiedzieć i nauczyć, jak nagrywać podcasty, jak montować i publikować je w sieci, a także jak konfigurować nasz kanał podcastowy. Mam nadzieję, że dla Was to była świetna zabawa. No i zainspirowaliśmy Was troszeczkę do działania. Ja jako nauczyciel na pewno czuję się zainspirowana. Nauczyłam się bardzo dużo i mam nadzieję, że Wy również wykorzystacie to w szkołach. Będziecie szerzyć dalej, będziecie korzystać z tego kursu, ale również z naszych pozostałych materiałów, które zostały przygotowane w ramach projektu Społed Lokalnie, podcast, film i grafika w rękach nauczyciela, realizowanego przy współpracy z Centrum, z Centrum Cyfrowym w Warszawie przez grupę nauczycieli z Pielgrzymowic. Linki do materiałów możecie znaleźć w opisie poniżej pod filmem i dziękujemy Wam bardzo za udział w tym kursie. Mam nadzieję, że skorzystaliście bardzo. Dziękuję.